W tym filmiku powiem Ci, co masz zrobić, jak podejrzewasz niezgodność terminu orzeczenia lekarskiego z ważnością prawa jazdy Czyli generalnie coś pamiętasz, że termin na u lekarza był inny, niż potem widzisz faktycznie na dokumencie. Zapytanie mojego widza, witam serdecznie W 2014 miałem incydent z jazdą pod wpływem alkoholu i zabrane prawa jazdy na 2 lata. Wiem, że to co zrobiłem jest bardzo głupie, czy było bardzo głupie tak czy inaczej, z czasu nie cofnę. W maju 2016 zrobiłem badania lekarskie w WOMP-ie. Psychotesty również i oba wyniki pozytywnie. Jest jedno ale, tylko jedno ale. Jeżeli się nie mylę, lekarz orzekający wystawił mi badania lekarskie ważne tylko rok. Niestety zorientowałem się po fakcie, a chciałem mieć tą całą przygodę i egzamin na prawo jazdy za sobą. Udało mi się zdać egzaminy za pierwszym razem, choć trochę stresów to wymagało. Ostatnio jednak zwróciłem uwagę na datę ważności mojego prawka, a konkretnie, że zostało wystawione na dwa lata, czyli do 2018. Pytanie, czy w Wydziale Komunikacji się pomylili z wystawieniem ważności tego dokumentu, czy muszę iść robić badania już teraz, żeby prawko było faktycznie ważne. Za dwa tygodnie mija rok od badań lekarskich, od tego czasu nie nadużywam alkoholu, jeżdżę ostrożnie i prosi mnie widz o szybką odpowiedź. Sprawa tutaj jest bardzo prosta, ale najpierw mój taki komentarz Jak widzisz, podwójna kara, czyli oprócz tego, że badania w WOMP-ie kosztowały, powtórny egzamin na prawo jazdy kosztował, to jeszcze ci 200 zł będą kosztowały kontrolne badania lekarskie do prawa jazdy Natomiast, w przypadku tego widza no ja bym poszedł do lekarza, załatwił sprawę termin jakiś przynajmniej na 15 lat jakie, jakie teraz są ważności prawa jazdy i wszystko uważam za zakończone. No, jeżeli widzę chce pojeździć ten rok, to też się nie musi obawiać ponieważ nawet jak go policja złapie, czy nawet jak się coś stanie, to nie jest jego wina, tylko wina urzędu i miałem pacjenta, któremu taką pomyłkę zrobiono jeszcze w latach 60 ubiegłego wieku, dostał prawo jazdy na 5 lat, ale jakoś tam mu w wydziałach komunikacji dali bezterminowo, potem była duża wymiana praw jazdy, o ile tam pamiętam gdzieś w połowie lat 90 czyli z papierowego blankietu dostał plastik i też yy, yy, wpisano mu yy, bezterminowo i dopiero teraz ktoś się zorientował jakieś tam pół roku temu, że tak naprawdę on ma to prawo jazdy yy, terminowe no i dostał wezwanie i musiał zrobić u mnie badania już starszy pan i przedłużył sobie prawo jazdy, już powiedzmy na taki okres 15-letni. Dlaczego radziłbym wyprostować sprawę? Często lekarze w WOMP-u piszą jakieś dziwne kody ograniczeń, np. kod 68, który oznacza, że jazda bez alkoholu, prawda? Czyli nie masz tego 0,2 które w górę, czyli jakikolwiek ślad alkoholu w twoim organizmie powoduje, że jesteś winny wypadku, jesteś już karany przez policjanta. Chodzi tutaj o te 0,2 promila, czyli do 0,2 promila lub 0,1 mg na litr. Także zwróć na to uwagę, jeżeli takiego kodu, jeżeli taki kod masz, to samo to jest dobrym powodem, aby pójść do lekarza uprawnionego, do badań kierowców, takiego jak ja i sprawę wyprostować. Powtarzam jeszcze raz, pomyłka urzędu, niczym bym się tutaj nie przejmował i mimo wszystko sprawę wyprostował. Także, na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli miałeś inne problemy z terminowym prawem jazdy, to oczywiście skomentuj to na dole. Jest tam taka opcja komentarze. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów ode mnie ciekawić się te, temat prawa jazdy, prawo jazdy po alkoholu, oczywiście odzyskanie na badaniach lekarskich czy jakieś inne wydumane problemy, które w Polsce wcale nie są takie częste, to zasubskrybuj tutaj się do mojego kanału, widzisz to kółeczko lub jeżeli chcesz obejrzeć kolejny filmik, to ten kwadracik po mojej lewej stronie.